Przechodząc na lewy pas, widział, że po prawej stoi pomoc drogowa Więc jeżeli pojazdy przed nami pojadą w miarę dynamicznie Nie będzie problemu, żeby sobie zmienić pas na prawy o, Proszę bardzo Cyk, ma możliwość Pojedzie Prosto. Jedziemy w chwili obecnie Trasą egzaminacyjną w Lewy kierunek Tutaj musimy się Łączyć Niestety Pojazdy jadą Możliwość, włączamy się ładnie Jedziemy prosto Zjechaliśmy z ulicy Armii Krajowej Ulicę Krakowską to torowisko I znajdziemy się na ulicy Opolskiej zbliżamy się do Opolskiej 136 gdzie mieści się plac manewrowy i za przystankiem będziemy sobie skręcać w lewo i wjeżdżać na plac manewrowy i zademonstrujemy Ci za chwilę manewry, które są wykonywane podczas kursu na prawo jazdy kategorii A i każdy kursant czy później kierowca powinien sobie bezproblemowo z tymi rzeczami poradzić i nie istotne jest czy jest to slalom wolny, czy ósemka, czy slalom szybki Naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia